Witam Państwa serdecznie u Loeli na Miłosnym Orakel. Pytanie jest dzisiaj do wszystkich związków. Czy on, ona wróci? Proszę wybrać jedną z tali kart. To jest Lenomart kart, Lenomor karty. Lenormand karty po polsku. Przepraszam, ponieważ... Em, zapominam jak to po polsku, nieraz ym, y, po prostu <laughs> Lenormand karty, to jest po niemiecku y, Lenormand karty po polsku, więc proszę y, sobie wybrać jednego aniołka tutaj mamy fioletowego aniołka i białego aniołka proszę wybrać sobie pierwszą grupę fioletowy aniołek lub drugą grupę biały aniołek i zaczynamy wróżenie proszę o odpowiedź na pytanie czy on, ona do mnie wróci pierwsza grupa czy on ona do mnie wróci. Tutaj mamy duże straty w tym związku. Zaszły jakieś pewnie kontrowersje, dyskusje, być może konflikty, może zdrady, jakieś kłamstwa. I na pewno tutaj są ogromne straty, które pokazują tutaj te Szczury, tak, i myszy, które wyżerają po prostu mm, z Państwa relacji. Czyli są na pewno straty, które Państwo tu ponieśli. Zobaczymy inne karty. Czy on, ona wróci do Pani, Pana? Czy partner, partnerka wróci? Proszę o odpowiedź dla grupy pierwszej. Proszę o odpowiedź dla grupy pierwszej. Czy partner, partnerka wróci po tych stratach? Tutaj mamy na dole talii w przełożeniu, że jest partner, partnerka na rozdrożu, nie wie jakie... Decyzje ma w tej chwili podjąć nie wie właśnie co ma zrobić jest pewna dezorientacja w którą stronę pójść, czy wrócić czy zostawić ten związek czy odejść widzimy tutaj dokładnie były jakieś pewnie między wami tutaj no ostre dyskusje doszło do strat zobaczmy co pokazuje karta mężczyzna chodzi o partnera, męża Eks-partnera byłego, tak? Może kochanka, może jakąś yy, no, atrakcyjną osobę na pewno, która mm, ma z wami jakieś te dylematy. I jest osoba tutaj, która w nocy myśli właśnie, co ma zrobić. Są być może jakieś ukryte tajemnice, tajemnice, które nie są Państwu na jaw tutaj yy, znane. Coś jest ukrywane, coś y, jest w sekrecie przed Wami, coś ten mężczyzna, partner y, tutaj ukrywa lub y, być może y, po kryjomu spotyka się z kim innym, być może były jakieś właśnie tutaj, y, nie wiem, y, zdrady, y, które powodują teraz te wielkie straty między Wami w związku, w relacji na pewno jest to um, też karta głębokich uczuć, myśli um, um, widocznie też um, snów różnych w nocy, tak? um, czyli jakiejś takiej no, rozterki też, um, co ma partner zrobić jest na pewno na rozdrożu więc na pewno nie ma jeszcze konkretnej decyzji um, w tym Tutaj y, po prostu związku, w tej relacji. Partner bije się z własnymi myślami, co ma zrobić. Zobaczmy jeszcze sobie na orakel miłosny, co pokaże orakel miłosny w tej kwestii, ponieważ jest tutaj y, niekonkretna odpowiedź od kart, jest na pewno jakieś zwątpienie, rozterka, y, myśli dręczące po nocach. Y, jest widoczny tutaj y, związek, który jest w sytuacji problematycznej. Y, jesteście oboje na rozdrożu. Partner bije się z myślami, nie wie co ma zrobić. Zapytajmy teraz orakel miłosnego: Heilig Family, uses. Okay, to, czyli mamy tutaj uzdrowić najpierw swoją rodzinną sytuację swoje rodzinne y, przyzwyczajenia. Twoja miłość y, zwycięży, jeśli ty sama y, wybaczysz swoim rodzicom, jeśli uzdrowisz swoje y, wewnętrzne dziecko, czyli w tobie, w tej y, osobie pytającej lub być może też w tym partnerze lub w obojgu państwa, tak? Być może są jakieś blokady i problemy z dzieciństwa, jakieś y, po prostu potrzeby emocjonalne, które blokują tutaj Waszą dobrą reak reakcję i przez które jesteście bardzo szybko zranieni i wrażliwi. Y, dlatego też na, na razie trzeba się skupić, by uzdrowić swoje relacje być może z rodzicami, być może u, po prostu uwolnić się od tych relacji takich pępowiny, od tych wiążących jakichś relacji może z rodzicami, uzdrowić swoje y, y, wewnętrzne dziecko, by po prostu zapomnieć wszystkie rany, jakieś zadry, które człowiek po prostu przez lata w sobie nosi i poprzez które jest też bardzo wrażliwy. Także proszę skupić się na razie na to, by wyrzucić wszystkie blokady, wyczyścić wszystkie zranienia wewnętrzne yy, i wzmocnić się, yy, uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko. Tutaj jest taka rada od kart. Zobaczmy jeszcze proszę Państwa radę Tarota, co powie Tarot. Tutaj do tego związku, czy partner powróci czy partner powróci, ponieważ jest w rozterce yy, w głębokim rozmyślaniu na rozdrożu, czy partner powróci czy partner powróci czy partner partnerka powróci czy partner partnerka powróci dla grupy pierwszej, czy partner partnerka powróci czy partner partnerka powróci wypadły trzy karty ok zobaczmy na spodzie karty mamy y, as pentakli czyli w sumie bardzo pozytywnie y, as pentakli jest to na pewno początek jakiegoś wartościowego związku y, no coś co jest dla Was wartościowe coś co przyniesie po prostu y, jakiś wartościowy y, dla Was tutaj związek, relacje dla Was są ważne solidny fundament także jest to jakiś początek jakiejś solidnej relacji jeśli wyjaśnicie ze sobą te sprawy zobaczymy co pokażą dalsze karty tutaj tarota odejście dziesiątka pentakli i czwórka kielichów, czyli Pierwsza karta jest ósemka kielichów. Na pewno jesteście zranieni, macie dość, chcecie odejść, macie nowe plany, widzicie na horyzoncie nowe perspektywy dla siebie, nowy rozwój, nowe pomysły. Być może chcecie zakończyć tą relację i zacząć coś nowego, zacząć coś, co Was zadowoli, ponieważ tutaj po tych stratach w tym związku nie widzicie już po prostu jakiejś perspektywy. Ósemka Kielichów mówi o zostawieniu uczuć, zostawieniu emocji za sobą, które nam nie służą, które nas ranią, rozstanie. Widzimy jednak na horyzoncie tutaj jasne słońce promieniające, więc jest nadzieja, że będzie Y, jakaś nowa perspektywa prawda, pozytywna y, także no, bardzo harmonizuje tutaj i rezonuje z tymi kartami pierwszymi y, Lenormanda, ponieważ tutaj też są jakieś skryte tajemnice niewyjaśnione sprawy, szkody jesteście niepewni y, czy chcecie ze sobą być, więc tutaj pan od, la, lub pani zastanawia się właśnie, by rzucić tą relację niemniej jednak na horyzoncie pojawia się słońce, nadzieja, czyli być może jest to tutaj ta dziesiątka pentakli, która mówi o dobrych perspektywach, o stabilnej rodzinie, związku, dzieciach, o stabilnej sytuacji, która będzie dla Was pozytywna, radosna. Odejście od tej sytuacji, wyleczenie swojego wewnętrznego dziecka, ustabilizowanie swoich wewnętrznych emocji, być może jest to klucz, by zacząć wszystko od początku. Z tym atrakcyjnym partnerem, czy jest to partner czy partnerka, tak? Proszę odwrócić sobie te płci, być może jest nowy początek. Nie musi być to zawsze nowy mężczyzna, nowa kobieta, nowy partner, nowy związek. Jest to też symbol dla początku nowego z tym samym partnerem, czyli zaczynamy wszystko od zera. Zaczynamy jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz od po prostu tabula tabularaza, czyli od czystej, białej kartki, od początku. Najpierw proszę się jednak ustabilizować, tak jak tutaj ta karta powiedziała wybaczyć swoim rodzicom, uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko, by nie być nadwrażliwym w związku, by po prostu być może nie sprzeczać się o wszystkie różne no, małostki, prawda? Jest następna karta, która jest czwórką kielichów. Czwórka kielichów mówi nam o smutku, rozczarowaniu, apatii, samotności, no, w depresyjnych myślach, wybór pomiędzy właśnie tutaj zakończeniem tego związku lub zostanie, zostanie w tym związku, czyli jest to wybór. Tak jak pokazuje tutaj karta, bardzo się karty tutaj, no... Yy, yy, no, pasując, prawda, magnetyzują. Bardzo pasuje tutaj ten tarot do Lenoma, Lenomor, karty. Jest tutaj czwórka kielichów, która mówi nam również o stracie. Stracie widocznie, które tutaj też są pokazane czyli strat jakichś w związku emocjonalnych, miłość być może już troszkę wygasa. Jesteście zranieni, zmęczeni, yy, jesteście rozczarowani, rozżaleni. Yy, być może coś się stało, co Was bardzo zraniło i no, macie dylemat, nie wiecie co zrobić. Marzycie na pewno o dziesiątce pentakli czyli o pięknej rodzinie, dzieciach, stabilnym związku, wartościowym związku relacji, która Wam da szczęście niemniej jednak jesteście tutaj bardzo rozczarowani czy partner wróci czy partner, partnerka wróci było takie pytanie na początku no jest tutaj bardzo dużo różnych rozterek myśli analiz jesteście oboje na rozdrożu bijecie się z myślą zostać w tym związku, naprawić tą relację czy odejść. Nie jest to pewne, czy partner wróci. Być może najpierw ustabilizowanie swojego wewnętrznego dziecka, swoich emocji, rozmowa z partnerem o tych stratach, które się po prostu je wydarzyły, o tych rozczarowaniach i wtedy być może będzie szansa na piękną rodzinę piękny związek, dzieci, przyszłość, stabilność. Jest tutaj pragnienie na pewno tego pięknego, miłosnego związku. Więc na pewno jest szansa, jeśli uzdrowicie swoje wewnętrzne dziecko, by osiągnąć taki związek. Proszę skomunikować się z partnerem. Oboje chcecie nowego początku, tylko bo boicie się spróbować, jesteście oboje na rozdrożu proszę porozmawiać, wyjaśnić może podjąć inicjatywę no tutaj też jest uzależnienie, tak, diabeł, czyli uzależnienie, jesteście od siebie uzależnieni, kontrolujecie się zazdrośnie jesteście macie no, niesamowite pożądanie do siebie jest tutaj pragnienie pragnienie, które no was bardzo tutaj ym, ym, ym, ym, wiąże i partner jest tutaj bardzo, no, zaborczy ym, na pewno jest to też karta seksualna, która mówi o y, uzależnieniu seksualnym, tak, to Was jeszcze właśnie łączy, także są tutaj bardzo silne więzi seksualne no, następną kartą, którą tutaj y, spojrzałam, jest y, rycerz rycerz kielichów który na pewno podejmie jakąś akcję i ma tutaj wiadomość prawda być może pragnie przeprosić pragnie porozmawiać pragnie tutaj wysłać jakąś wiadomość więc w perspektywie jest tutaj być może szansa dla Państwa no ale nie jest łatwo. Nie ukrywam, że są to karty tutaj e, rozterki, rozczarowania i smutku. Ale są szanse, jeśli Państwo wyjaśnią najpierw swoje problemy z partnerem emocjonalnym. Dobrze, zobaczmy teraz grupę drugą. Grupa druga jest to Aniołek Biały. Aniołek Biały i pytanie jest, czy partner wróci, grupa druga, czy partner wróci do partnerki lub odwrotnie, proszę sobie dopasować do sytuacji, jeśli mężczyzna pyta lub są różne inne kombinacje płciowe w związkach, prawda? Proszę sobie dopasować. Chodzi o to, czy... Partner, partnerka wróci do Państwa, czy wróci partner, partnerka do Państwa, proszę o odpowiedź, proszę o odpowiedź dla grupy drugiej, dla grupy drugiej, jaką kartą zaczynamy? Karta miłości. Także jest na pewno tej bardzo, bardzo piękne uczucie miłości, które Was ze sobą wiąże. Jest tej wspaniała karta pozytywna, czyli są na pewno tutaj już dobre perspektywy dla grupy drugiej, że partner myśli, kocha, tęskni i że chce wrócić. Zobaczmy jeszcze inne karty, które tutaj uzupełnią nasze czytanie. czy partner, partnerka wróci do tej relacji. W przełożeniu mamy kobietę czekającą, czyli jesteście może to wy, panie pytające, czyli partnerka, która wyczekuje, patrzy, prawda, siedzi, widzicie Państwo, czyta, czeka, wypatruje, stęskniona, spragniona. Zobaczymy teraz co będzie wspaniałe, czyli no, są jakieś tutaj konflikty, straty, sprzeczki, może różne jakieś y, no, y, nieciekawe dyskusje, wymiana y, rozmaitych tutaj zdań, y, które państwa poróżniła, które spowodowała straty w tym związku, milczenie, rozłąkę lub przerwę, y, tak, ale jest miłość, która was łączy. Jest miłość, która jest tutaj no, na pewno niewątpliwa i jest tutaj też przyjaźń, nie tylko miłość, uczucie, ale również przyjaźń, wierność, lojalność. Możecie na siebie liczyć, jesteście sobie wierni. Jesteście tutaj ten partner, który chce wrócić, który Panią kocha. Jest na pewno osobą bardzo tutaj mm, ym, no, rzetelną, lojalną w stosunku do pani. Tak, nie szuka jakichś tutaj innych przygód, tylko chce wrócić. No tutaj jest stanowcza, stanowcza, bardzo ym, wróżba, że partner, właśnie pomimo tych strat, pozostaje wierny i chce na pewno wrócić. Zobaczmy teraz w orakel miłości, co pokaże orakel miłości dla grupy drugiej. Proszę o kartę, radę. Love yourself first. To znaczy proszę kochać najpierw samego siebie. Proszę znaleźć miłość, Odnaleźć z powrotem miłość do samego siebie. Jeśli będziesz kochać samego siebie i respektować samego siebie, będziesz bardziej atraktywna dla romantycznej miłości. Taka jest rada tutaj z tego miłosnego Rakel. Czyli bardzo istotne jest, by pani pytająca respektowała i kochała samą siebie. Wtedy będzie również partner Panią kochał, respektował jeszcze bardziej, ponieważ jest to warunek. Tak, Najpierw jest miłość do samego siebie, wtedy będą kochać nas inni, ale musimy zacząć od samego siebie, od akceptacji i miłości samego siebie, takim jakim jesteśmy, ze swoimi zaletami i wadami. Także wtedy również partner pokocha nas jeszcze bardziej i będzie bardziej respektował nas, także nasze wady. Jest to bardzo ważne. Zapytajmy teraz kart Tarota. Niech uzupełnią to czytanie, czy partner wróci do tej relacji, czy partner, partnerka wróci do tej relacji. Wychodzą karty same, wyskakują... Czy partner, partnerka wróci do tej relacji? Dla grupy drugiej, proszę o odpowiedź, wskazówkę. Proszę o odpowiedź dla grupy drugiej. Czy partner wróci do tej relacji? W przełożeniu mamy kartę tęsknoty, wspominania. Jest to karta sześciu kielichów, czyli na pewno partner myśli o tym, co było o tym, co Państwo przeżyli wcześniej, tak, tęsknota za czasami, gdzie byliście szczęśliwi także jest tutaj na pewno ogromna tęsknota potwierdzenie tych kart ok, tutaj mamy anioła stróża mamy trzy miecze i świat, czyli no karty potwierdzają tutaj Tarota że na pewno jest opcja powrotu, świat stoi dla Was otworem, yy, tutaj ten partner bardzo cierpi trzy miecze, czyli bardzo cierpi właśnie z powodu co się stało, z powodu jego rozstania, z powodu rozłąki, być może z powodu braku komunikacji, trzy miecze jest to karta cierpienia, niesamowitego bólu niesamowitego zranienia właśnie emocjonalnego no są jakieś konflikty, więc na tym tle konfliktów jest tutaj rozczarowanie prawda i ból, no, niesamowity ból ale jest czuwa nad wami, nad waszą relacją miłością, anioł stróż który was wspiera i wam pomaga przetrwać tutaj ten kryzys po prostu no, kryzys na pewno w każdym związku jest i należy go po prostu dobrze przejść, tak? Anioł stróż mówi również o wstrzemięźliwości, o panowaniu, o no, utrzymaniu właśnie tych emocji na wodzy, czyli musicie się kierować tymi zimnymi emocjami, jak to się mówi, czyli opa być opanowanym, tak? Nie wybuchać, nie robić jakichś wyrzutów, nie robić jakichś nowych tutaj konfliktów, dyskusji, tylko przeczekać ten kryzys pomimo tego cierpienia. Na pewno oboje cierpicie, nie tylko partner, tak? Tęskni, tęsknota, wyczekiwanie, tak jak tutaj ta kobieta wyczekuje, tak? Czeka, patrzy, wypatruje. Ale y, kartą ostateczną jest świat. Świat jest... Y, kartą, która kończy cykl i będzie nowy początek. Karta Wielkich Orkan, która kończy cykl Wielkich Orkan i zapowiada nowy początek, otwarcie się na nowe szanse, perspektywy, na nowy plan, na no, nowy jeszcze raz start, tak? czyli na pewno jest ta faza tego kryzysu niebawem zamknięta, niebawem wyjaśni się ta sytuacja, ponieważ oboje pragniecie wrócić do siebie, nastąpi wyjaśnienie, spełnienie i radość, szczęście, akceptację na zmiany, na jakieś kompromisy i świat stoi dla Was otworem, czyli nowy początek jest tutaj na pewno w perspektywie, do zrealizowania więc no, grupa druga ma bardzo piękne czytanie, pomimo tutaj tego bólu serca przy tych konfliktach i rozstaniu ale jest bardzo pozytywne tutaj czytanie i pewne jest, że partner kocha i chce powrócić i tęskni dobrze, no mam nadzieję że zarówno grupa pierwsza jak i druga, pomimo tak różnych tutaj czytań, prawda dwóch absolutnie różnych grup i różnych rezultatów tych wróżb że są Państwo zadowoleni że mogą się Państwo odnaleźć w tych wróżbach i że w jakiejś części rezonuje to z Państwem serdecznie dziękuję pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce proszę o kciuka jeśli się Państwu podobało proszę o subskrypcję mojego kanału i do usłyszenia niebawem